Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem byłem lekarzem wojskowym emerytowanym lekarzem, odszedłem w stopniu majora, jak widzisz i to wideo jest dla ciebie, kiedy jesteś osobą która służyła Polsce będąc w mundurze zostałeś na początku 2017 roku zwolniony i chcesz zdobyć jakiś nowy zawód chcesz przebyć badania lekarskie i nie wiesz co masz dalej robić. Także powtarzam jeszcze raz filmik, dedykuję w szczególności beneficjentom tak zwanej dobrej zmiany, a mianowicie funkcjonariuszom policji, często nawet w stopniu inspektora, czy nadkomisarza, ale również ku mojemu zaskoczeniu aspirantów, którzy z początkiem 2017 zostali zwolnieni z kierowniczych stanowisk, tylko dlatego że urodzili się nieco za wcześnie, że PESEL troszeczkę yy za wczesny i służbę rozpoczęli w końcówce milicji obywatelskiej. No, takie retoryczne pytanie, no bo i gdzie mieli zacząć? I ku mojemu zdziwieniu, niektórzy z nich do końca, do samego końca skutecznie łapali przestępców, służyli w prewencji, czy w jakiś inny sposób, byli aktywni zawodowo i te osoby zaczęły masowo trafiać do mojej przychodni medycyny pracy. Być może wśród tych osób jesteś Ty, aby przebadać się na pracowników ochrony, detektywów, czy pracowników zabezpieczenia technicznego. I dlaczego Ci o tym mówię? Jeszcze do niedawna sam byłem w takiej samej, a być może bardzo podobnej sytuacji podczas jakiejś redukcji naszej polskiej armii na początku lat 2000 zostałem zwolniony bez istotnego powodu jakiś tam bełkot prawny w uzasadnieniu poszedł i również na początku, tak jak Ty, byłem bardzo rozgoryczony, znerwicowany, szukałem wszędzie winnych, nie za bardzo wiedziałem, co miałem z sobą zrobić, sięgałem troszeczkę po alkohol, nałożyło się to jeszcze z pewnymi problemami rodzinnymi, Natomiast, przyzwyczajenie do tego ślepego posłuszeństwa wobec przełożonych skutecznie i to wybitnie skutecznie paraliżowało na początku moje samodzielne działanie No bo w końcu miałem stabilną, budżetową pracę Wprawdzie z gównianą pensją, wtedy jakieś 2,5 tysiąca Ale był wikt i opierunek. O ile sobie przypominam, jedna pani minister mówi, mówiła niedawno, że 6 tysięcy, to musi być złodziej albo idiota i dzisiaj, w pewnym sensie przyznaję jej rację. Jednak bardzo szybko otrząsnąłem się z tego przykrego doświadczenia jakim było zwolnienie do cywila. Dzisiaj bym powiedział, że spłynęło to po mnie, wtedy jak po kaczce. Natomiast zaprocentowało w znacznym stopniu moje wewnętrzne przekonanie, że w czasach mojej młodości, kiedy selekcjonowano mnie jako kandydata do bunduru, było to bardziej wymagające niż dzisiaj, musiałem być naprawdę dobry. Sam wiesz, że dostałeś się jako osoba do Policji czy do wojska, dostałeś się jako osoba wybitnie zdeterminowana, po prostu najlepsza, a potem intensywnie cię szkolono, abyś służył ze wszystkich sił społeczeństwu, także nie uważam się za kogoś gorszego niż służący teraz, a w chwili obecnej nawet byłem w stanie stworzyć taki zespół wiernych mi osób, który skutecznie konkuruje na trudnym rynku medycyny pracy, ale równie dobrze twój zespół może konkurować w każdej innej dziedzinie. I w moim przypadku dotyczy to zarówno placówek medycznych, które istniały przed moją firmą, które powstały dużo wcześniej przed moją firmą, miały tradycje, jak i te, które powstały później. Także, jak masz w tej chwili te trudne chwile, właśnie wyleciałeś z kierowniczego stanowiska za, za te 5 minut z OMO w milicji, mogłeś wylecieć za brązowe buty w wojska, po prostu weź się w garść, zacznij myśleć pozytywnie, Przestań się mazgaić i wbrew pozorom w cywilu potrzeba ludzi z Twoim doświadczeniem. Na przykład, cały system tych pracowników ochrony potrzebuje kogoś obeznanego w dowodzeniu z ludźmi, obsługi z bronią itd. Tak tak Natomiast, mając dyplom szkoły policyjnej, spokojnie spełniasz wszystkie wymagania do tej funkcji. I najgorsze, co w tej chwili możesz zrobić, to po prostu nie wykorzystać swojego doświadczenia z munduru ukryć się gdzieś w mysiej dziurze, rozpaczać, ubolewać, zwalać winę na wszystkich, no i zadowolić się, i będąc w kwiecie wieku, tylko tą mundurową emeryturą, nawet jeżeli masz ją w tej chwili pełną. Jeżeli pójdziesz pod budkę z piwem, to po prostu przepadłeś, będziesz pożyczał do końca życia te dwa złote na wino czy piwo tym, którym niedawno wlepiałeś mandaty za picie tegoż to wina pod sklepem. Znam wielu wspaniałych policjantów, są to moi koledzy, niektórzy z nich niedawno odeszli, ale wyróżnia ich jedno, że podjęli akcję, im się po prostu udało, ale nie udało, bo liczyli na jakieś łód szczęścia, tylko udało im się, bo zaczęli nad sobą pracować. I ja tutaj również jestem naocznym przykładem, że chcieć to móc, jak mi się udało, to Tobie też się musi udać. Jesteś skazany na sukces i możesz mieć zarówno godziwe zarobki z nowej pracy, które pozwolą Ci spełnić wszystkie Twoje nawet najbardziej ukryte w tej chwili marzenia, a tą mundurową emeryturą wspomożesz swoje wnuki, czy kogokolwiek zechcesz, jeżeli będziesz miał na to ochotę i reasumując to wszystko, gdybyś chciał ode mnie jakiejkolwiek porady dotyczącej przejścia badań na pracownika ochrony, detektywa, czy do jakiejś innej podobnej funkcji, napisz do mnie na prywatnego maila, znajdziesz go w opisie do tego wideo i dotyczy to również każdego wybranego innego przez Ciebie zawodu. Chętnie odpiszę, chętnie, bezinteresownie pomogę, no, być może w ten sposób odpłacę troszeczkę za najpiękniejsze lata w mojej młodości. Zacząłem w 1982 roku w sierpniu. Mam te 22 lata służby, naprawdę się z niej cieszę, mile ją wspominam. Także napisz, swój też problem w komentarzu pod tym filmem, jeżeli chcesz, aby ktoś inny z tego skorzystał. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, emerytowany major Wojska Polskiego, emerytowany lekarz mundurowy i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.